No, mam cichą nadzieję, że widzisz tą tęczę nad Wielkim Kanionem Widocznie przed chwilą padał tutaj deszcz No i widoczek jest naprawdę spektakularny Jestem drugi raz nad Wielkim Kanionem Widoczki wspaniałe Teraz zrobię ci zbliżenie na Colorado River Widok znowu zapiera dech w piersiach A to nasza pani Przewodnik Jeszcze raz jesteśmy nad Wielkim Kanionem Miejsce nazywa się Duck on the Rock I to jest prawdopodobnie ten Duck. czyli kaczuszka a reszta tutaj wygląda tak U, jak zwykle się trochę boję Duck on the Rock Grand Canyon inny widoczek na Grand Canyon przed chwilą była tutaj piękna tęcza A cała reszta wygląda tak Tu skały, tam skały Widok naprawdę zapiera dech w piersiach I jeszcze jeden widoczek na Wielki Kanion Udało mi się wcześniej sfilmować tęczę A teraz te ciekawe skały Widok naprawdę zapiera dech w piersiach